Tym razem jest to już szósta edycja Mechaniczny by Night Challenge Szkół, mamy 10 drużyn reprezentujących szkoły z województwa opolskiego, jak również z województwa śląskiego, do wykonania było w sumie 7 zadań i to pozwoliło ustalić końcowy ranking. Te zadania oczywiście związane są z kierunkami na wydziale mechanicznym i są to zarówno takie sprawnościowe, czyli na przykład sprawdzanie jaka jest ilość mocy w nogach poprzez rower stacjonarny, jak również i takie pomysłowe w jaki sposób zbudować pompkę, przepompować wodę z miejsca na miejsce z użyciem zużytej butelki. Nadarzyła się ciekawa okazja przyjechania tutaj, poznania nowych osób. Mechanik już ma długą historię tutaj z przyjeżdżaniem tu nawet wygrywaniem, więc wypadałoby podtrzymać tę tradycję. Musieliśmy wybudować wieżowiec z makaronu spaghetti i gorącego kleju. Mierzyliśmy tam jego obciążenie i wagę. Drugim zadaniem było porównanie obiektów modeli 3D i 2D, takich płytek, do rzutów, które były narysowane na kartkach. W jak na razie jest bardzo fajnie, była konkurencja z makaronem. Nie wyszło najlepiej, ale myślę, jesteśmy dobrej i myśli, że będzie dobrze. Aktualna konkurencja również była bardzo prosta, nie ukrywam, <grywa> było dobrze. Nasze umiejętności zadań różnych fizycznych, na przykład tak jak było pierwsze zadanie przy popopowaniu cieczy z większego pojemnika do mniejszego, albo tak samo jak teraz było zadanie, żeby zrobić jak, naj, jak, jak najwytrzymalszą wieżę z makaronu. Uważam, że szło nam bardzo dobrze. W pierwszym zadaniu pokonaliśmy, że tak powiem, drastycznie pierwszą znaczy naszą konkurencyjną tutaj drużynę. W drugim zadaniu też nam poszło dobrze. W tym akurat tutaj nie poszło może wszystko po naszej myśli, ale jeszcze dużo przed nami, więc myślę, że będzie dobrze.